Hej! Cześć, wam wszystkich ludzie z tej strony Jack oraz... Ognisty, że szczery, Siema! Ludziska! Witamy w drugim odcinku Coopa, czy tam z backstory do Shanka, oczywiście ognisty z dołu z tej pierdolce na z zwykłego ataku. Skoku z kataną. Dobra, lecimy dalej! Czas zdopać rzeźnika i skopać w Tupsko. bo chyba się chce z deala z Cezarem wycofać, a kurwa nie wychodzi się z dealów, jeśli ci nie, tylko tego rzeczy nie odpowiadają. Jak panie sparował, to także dotyczy się pana Także ja się nie wiem, że David Jones bardzo chciał panu skopać tyłek Dobra, czekaj, ja go spróbuję go chwycić, dawaj Nie do końca o to mi chodziło. Nie tego kolega wziąłem Oleż Kombo No Kombo zwykły pokaz parkouru. Z wrestlingowego w pierdolu bierz typa. Czekaj. Czekaj, spróbuj tego, spróbuj, Ku... XT. rana się zaćciela. No, mi tak poleciał? Czekaj, jak łapię, ty go łapie, tego bierzesz. Ja już go sam dobiłem, no spóźniłeś się. Ja ty gruby mi się wydaje warto bardziej brać niż tych zwykłych, bo gruby jak w grubego się wbijesz, to potem go przebijesz przez kilku typa. Czekaj, patrz. No, złap, złap, złap typa. Czekaj. No. Coś, jestem bez granatów. Oni są bez życia, także... Widziałeś, jakie to party było sztywne? Jakby ktoś umarł, nie? Ty tniesz, ja strzelam. Jak to wygląda? Ja ich karmię ołowiem, a ty... Stalą. Dawaj, módzka, módzka, módzka! Ubijamy kotlety mielone dla kanibali przyszłych. Jeśli jacyś się znajdą w tym mieście. A jest dość dużo. ej, to był mój wrogą. Ha, Kot. Co jest? Czemu, mi... Czemu tak kontrolują Z ciwaczem. Na podwójne maczety, bitches! Dobra, pia, Esli. To mnie mega irytuje w tych babkach z... z... z... z, z, z Uzi. So. Że niewiele... niewiele robią. A potrafiłem cię zabić od byle czego. Ty widziałeś? Podbiłem cię. Waga na psy. I to czasami w znaczeniu nie zwierzęcy. No, ładnie. Czekaj, czekaj może, może browar wypadł? Niestety. Kurde, z za mało unikam. O, ale pra, prawie syn było. w tę stronę. No, ła. jakim prawem? Ej, to było ładne, widziałeś? Sam się, sam się zawróciłeś z tego. To było mocno ryzykowne z naszej strony. Co, podwójne maczety, a, a ja, ja sobie na piłę nie No i zarąbałeś mi z skoku. Dobra, w sumie... A katana niech jeszcze będzie. W ogóle katany tak rzadko używam. Dawaj dalej. Oj, no. się. Wstawia też, żebyś te. te, te kombosy czytaj. Kilka zwykłych ataków, po czym. po czym atak bronią ciężką. I tak to przeplatać, bo wtedy ro robisz dłuższe kombo. Ale ci z, tak, idą z takim taranym policjantem, to są też kury dobrzy. Podej ich atak oni mają jeden, a ten sam atak. Wiesz jaki? Odchodzą i balaz z Eee, no prawie. Odchodzą. <śmiech> ja tak się kołyszą, tylko jakbyście najebali z zanimbys przyszli z tym taranem. Congrats! To ci się udało? Refekcyjnie spierdolić. Ale mamy full HP przynajmniej za darmo i uzbrojenie granatów, tak więc. To chyba było orfni nie zadzisz? Dobra, chodź. I znowu się zaryzykował, mogłem ten time limit teraz skinąć, nie? Hej, to nawet, to nawet było teraz, nie? Pra praktycznie ich rozstrzelaliśmy. O nie ma tak, jak być takim debilem, żeby sobie wskoczyć i po prostu wstal od tym. Muzyk. Powiedzcie, miałem hit combo 57. To nie jest skocz Wyprzepacz. Ja nie scotch Nie, a co było? A co było 3 a, minuty temu? No właśnie. Ja nic nie wiem. No co, tak mocno żeś uderzył się w pet? Nie pamiętam. Ten fanny moment pewnie ci przypomnął trochę później. Dobra, go. Nie chwila, bo... Dobra. <laughs> Jakby tu była przepaść, to by się zajebał. Moje! Dawaj to, dawaj to. Dawaj to. No ty durny kundlu! Eee, dlaczego on kurwa strzelał? Nie, tam jest mój minigun. O, Grenadier. Aha, super fajnie, że mnie pies gryzie Tego na nie ukarnia. Mogę mi grana po Granaty moje. Stary. No Dmendo! to żeś pojechał po bandzie teraz w stynie. Dobra, lecimy. Yeah. No i tyle żeś z niego pokorzystał Głupiec. Głupiec. rzeźnik. Wow. Ale po prostu... Rewelacja, Goszczy ma takie same efekty. Efekty, jezus. Takie same ataki jak w podstawce. O! Jednak niedokładnie. A, dobra, czekaj! Łap go, łap go! Chyba o to chodziło, że musieliśmy go. że jeden z nas musi go przetrzymać, a drugi musi go. wiesz, sponiewierać trochę. Tylko to na drugi strzał dopiero. Rewolwery, broz! Ej, to za zginie obaj. Musimy strzelać obydwaj. Najszybciej to zniszczymy. No, strzelaj. Strzelaj, nie rzucaj ich Blisko. Bardzo blisko. Pięknie. Dobra, ty wstawaj. Yy, jak minimalnie. Jakbym był trochę bliżej. Jakbym był trochę bliżej, to byśmy byli w byli stanie i ciebie podnieść, i byśmy byli w stanie jego sponiewierać. Serio? No, okay. no. Dobra. Ja go biorę. Nie. Ej, poważnie. Jaki to ma czas po prostu reakcji? Dobra A chyba, że dlatego, że obaj jednocześnie podeszliśmy To miałby sens wtedy Że tylko jeden, jeden na raz No, i dawaj, teraz ty Ej, nie, nie o to A nie, dobra Znaczy wróć prawie, tylko nie nie drugi musi naskoczyć Tylko wiesz, ja go lewo, prawo Biorę, albo ty Ufa. Dobra, blokuję go, tak. Dobra, daj, podnosi, podnoś. Ja albo ty bierz, go przeciągamy lewo, prawo, a, dru a drugi za ten czas musi go nawalać wtedy. Prawie to, prawie to, co myślałem, że trzeba będzie zrobić. Co za gość, no. Nie, ale musimy w to strzelać razem. No. Ej, co jest... No kontroler mi się rozłączył, co za scam? Bleża. Ja zaraz też. No leżę. No ale turbo scam, kontroler mi się wyłączył. Ale grana podpowiada, żeby strzelać z tych łeczek. Bierz go. E Musisz go złapać. Nie naskok, tylko zwykłe złapanie. A jak się łapię? Triggerem. Au. Au. No. Oj, to może troszkę potrwać. Czemu tylko mnie łapie? No bo mu się pod rękę podkładasz. No to kogo ma innego łapać? Dobrze. No, spudłowałeś. Przyjściu granata Prowiec. Jeszcze jeden raz Yo, What? Dostałeś z kolanką właśnie. I można ładne kombo z Ale tu nie o takie combo chodzi. No strzelaj. Albo nawalaj. Faktycznie demais, nie było. O, to jest tego turbo combo. Ja tylko nienawidzę w podstawce, jak trzeba z nim walczyć. Tylko lubi span. Bierz go? Okay. No, za późno Czas spróbuję się na łańcuchy przerzucić. Leci! No i znowu mnie no. no! bo ja uniknąłem akurat. Beczka, strzelaj! Ej, ty, ty strzelaj, ja go biję. No. Mogę? Mogę sam zaskoczyć, dobra. Czyli... Ej, dwa razy i będzie okej. Okay. Ej to jest plan, jak jeden go no strzela, chodź. jak z to drugi musi go dozmaczać. Podnieś nie, podnieś musimy... o Musimy go zastunować, stary. Nie, nie, patrz, patrz, ja mu damage biję. No, wiem, że mu bijesz damage, no ale... Beczka. Patrz, ty Ej, z... ale goście tej beczkami jak Gangplank spawi, co nie? Tak. Dobra, no, zrzucił tobą przeze mnie. Wstawaj. To nie już co? Wiem. To jest dość ciekawe, w sensie, w sensie kto dealuje obrażenia kto odwraca uwagę? Ja dealuję obrażeń. Patrz, Ty, ty, ty dealuję ja mam prawie 200 hit combo. E, e, Rozwaliliśmy go już. Dawaj, go! No, łap go, i złoty <śmany> ząb wyjebany! Mój ząb! Dosłownie! 1. Yep. That's right. Eva is a bad influence. Hey Rudy. Did you see that? I knocked his tooth clean out. Bam! Didn't even need to use Nova Cane. What the fuck? Excellent. Whatever, Grasshopper. One of you. <laughs> I doubt it. Shank, I'll need to talk to you later. Co że powiedział, że możemy jeszcze sprawdzić to przejście kawałek. Halo, magnata, nie da się Ma po co? Tam? Nie miałoby się dać. Strzela. No, mamy swoje gnaty. Zresztą prawie, że te same. Chyba są lepsze. A wiesz dlaczego? No, bo my z nich korzystamy. Leżeć. Dobra, wszyscy. No i okej. Okay. Moja. No Nie wiem, czy ja to wypiłem. Nie zauważyłem. Wypiłeś to. Dobra, next, Ej, znowu? Co jest z tym kontrolerem? Czemu mi się znowu rozłącza? Działa, ja, działa, ja. gdzieś gra o, Zajebiście! Granat ale proszę się w tym momencie. oni biorą takich typów. No, patrz na tego, na tego gościa. jest wielki, po jak mięsny kot, jak kotel schabowy z byka. Rano. To już powinienem powinien akrodię wypić. Nie. Za późno. No Dobra, let's go. Idealnie na psa skoczyłem. No bardziej obok psa niż na. Nie, na niego skoczyłem. A, uniknięte, suko! O kurde! Przez ten unik nie zdążyłem tego wypić. Moje! W tybie full HP miałeś! Wiem! To ja mogę pić browce! Nie możesz! mogę Nie możesz, masz gołą klatę No, nie spodziewałeś się takiego, takiego zagrania Ej, ja, to było w sumie dość kiste, jakby się faktycznie okazało, że ludzie z gołą klatą nie mogą pić <laughs> Bo coś tam, coś tam ja przyjaciół i Ty miałem taką zasadę w barze. W moim barze jak masz gołą klatę to nie piję Ej, ej, on mnie zabije zaraz! Takie zabiję, tylko cię lekko obije. A to mam sobie I tak masz trochę więcej ode mnie. Mniej znaczy się. Jesus, Co jest z tym kontrolerem? Znowu się wziął! To nie Ładowałem go ostatnio. Ładowałem go ostatnio. że się w walce nie rozłączy. O. Oła! Dzięki. Ty. Kurde, cztery do jaja. <gryzny> ja mam zero. Tu mówię cztery do jaja. Bum. Ale rozstrzelaliśmy ich pięknie. OJ No i żebym się pośpieszył. No i jeden grana straciłem. Ale co to ty trzy dostałeś, więc. Profit! Teraz, jeżdż, teraz tak, tak jest Profit! <grym> Stary, poważnie? Ja bym to na potem zostawił. Tylko ja mogę. Nie, ale dosłownie na potem. Te, te apteczki sobie znikną. Co za gnój, jebany! Jakieś cwany, to się udław. No ode mnie chodziło. Nie czaję, ten patrz się rozłącza? No, widziałem, wisiałem tam. No, a my jesteśmy przed walką. Ale wisiałem. Nie ja wiem, z której strony będzie gdzieś Staj. Ja, nie zawsze idą z tej samej strony. Ale to nie tam. Wiecie, ja przecież powiedziałem, że nie zawsze idę z tej samej strony. Ja nie czuję, jak gościu po prostu trzymając gardę stanie bronić się przed kulami. Na Ale nie on, tylko nawet taki zwykły koleś. Po prostu trzyma gardę i broni się przed ostrzałem z kul. Z rewolweru. Powiedz mi jak. To jest nierealistyczne. Weź, no. Brawo. Jebie mi to. Uwaga. Dobra. Dobra, miałeś, miałeś trochę mniej. Dobrze, niech ci będzie. Łap, bierz go. Ale za rzadko wykorzystujemy w ogóle te, te, tego double takedowna. A, powiedzmy, że to wyszło. Nie podrzuciłeś, bracie. No, za późno, żeś przyszedł, stary. A na szczęście nie było przepaści. Jezu, jak ja nienawidzę psów w tej grze. Ja nie wiem, ile razy ja już to powiedziałem, nie? Ale ja faktycznie zwierzęta, kocham, ale psów w tej grze po prostu nienawidzę. One są bardziej, Psy są w tej grze bardziej wkurzające niż te typy z miotaczem, ogn z miotaczem ognia, granatnikiem... ...bądź z miniganem. czy w ogóle całe te grubasy. A no i znowu. No. Na szczęście to się w walce nie wyłączy, bo tylko... Musiałem się odezwać. No kurde, i typinga nas zablokował, no. Ja trochę ci zepsułem akcję, że mu granat na plecy. Sorry, dobra, idziemy dalej. Dobra, no, chyba akurat do fuszy wyleciliśmy każdy po jednym. Dobra, dawaj, go. Bieremy, bierzemy, bieremy. Dawaj ich! O, więcej ich przyszło! No, jak zawsze. To rozstrzelać! Gdzie? Który żyje? Tak żyje? No No nie, nie żyje. Czekaj, kojarzę miejscówkę? Ja w podstawce tę się wspinałem, żeby do Angelo dorwać. Ciekawe, kto będzie... Kolejny. To, żeby kolejny, kto będzie następny właśnie. Nie kolejny. Co w sensie, w sensie, wiesz, kto będzie następnym bossem, nie? To też pewnie Angelo. Nie, bo Angelo dopiero po tej akcji chyba jest tutaj bossem. W sensie, bossem dosłownym i w przenośni. Bo bosem tego, mi, tego miejscówki i późniejszym bossem fabularnym. Znowu? No co jest nie tak Ty no z tym bossem? z granatnikiem. Dalerium. A protip. Wiesz, że da się te granaty zastrzelić w powietrzu? Nie! Po ściance, mordo, po ściancem. Ale wiesz, że ten... no... Co za kontroler, no... Mogę w Ciebie granatę wrzucić. Możesz, ale nic nie da. Nie. Okay. Wyjątkowo dziwne ujęcie. głupie, że jak on leży i ja na niego skarczę, to... tego nie, nie... ten? Nie dobijasz? No. To głupie, co dziwne. Bo w razie jak gościu leży, to obrażenia tego, sko tego skoku powinny być... Może inaczej, może nie powinieneś go dobijać do ziemi, tylko właśnie powinniśmy zadać już obrażenia, no bo jakby zeskakujesz na niego... Czy wyskakujesz gdzieś, po, jest, czy z impetem, wskakujesz gościu facjatę, no to... Jak mam to nie robić? No, zapraszam na górę. No ty pie, tu pod, miałeś tu kładkę Nie Tak No i? No i żeśmy się popisali teraz obaj Ty skoczyłeś pierwszy Wiem, ale ty skoczyłeś za mną. Nie. To, to kto to był głupszy? Ja, który nie, który nie trafił, bo go kamera zablokowała, czy ty, który skoczyłeś za trupę? Ja nie zaskoczyłem. Nie, sam spadłeś. Tak po prostu się zsunąłeś. Ale w sumie zapchnięcie i to, to jest, jest jeden z lepszych wyjść. Moje. No, no ty cholery na alkoholiku jeden ty. Woda to mój żywioł. To, ja to jest piwo, a nie wuda. Piwo to moje paliwo. To weź tego lepiej gość na mów, Bo czy jeszcze ktoś pierdoli? Zbicie W takim wieku Epa. Jezus, chodź tu, chodź tu śmieciu ciahać gonią, go nią, i szpać, jak to się robisz. No zabrałeś mi. Bo ochotę, zaciechać to jedno, ja go chciałem złapać, żeby mógł kulkę było Ale ty nie jesteś alkopolikiem, ja tak. Nie. Ja o a ty o stary. Tak. Moje. Minimalnie, stary. Gruby. A nie, jednak nie. Robię by się tu wyleciał od boku albo przyszedł z giganem. Minigun, skąd, skąd się biorą ci ludzie teraz? No Nie zjeżdżają Ale nie, w sensie od, od kogo oni są? Od konkurencji czy co? Konkurencji Cezara w sensie Moty. ty... Zabrałeś mi No sorry, bardziej tego, bardziej hmm. potrzebowałem to żeś się popisał. Ty też. Stary jarzem spadł, bo możesz się nie umiał dostać tutaj. A, jak tam? A, jest tak. O, a. Jakby to pierwotnie miało służyć właśnie tego. No, zapraszam. Zebrałeś mi tu wszystko. po no, nie spać dwa razy jak kretyn. O, i bosik. Aż pięć granatów. Trzeba je służyć a nie. O! Aha, jakiś goście ze złotu. Okej. Okay. Okej, okay, no. O, z tazerem widzę. Po ziemi. To jest ba bardziej lepsze. Bardziej, bardziej lepsze, no bardziej lepsze tak, to jest bardzo e, inteligentne, po polsku powiedziane słowo. Kurde, no nie z. Także się tym się znamachał, że nie zauważyłem, że okay. mam blokadę przycisnąć. Idę wypić braccie. Blok, blok! Nie. Jak się tak przeteguje, to musisz wcisnąć blok. Dobra. Kupiłem wszystkie, browce. O, a propos wyłączania w trakcie walki. Nie. No nie wierzę, ten zajebany kontroler. Jakby się nie wyłączył, ten tak kurwa wyłnika od tych jebanych grantów bym cię podniósł. Ja pierdolę, ale jak ten gość zaczyna już wkurwiać. Biegnie, to nie, się być. Nie, nie granaty. Zawsze najpierw wali paralizatorem, a potem używa granatu. A my tych typów musimy się pozbywać, bo inaczej będziemy łapali nie jego, tylko właśnie takiego durny. takiego jego ja Zresztą że ta walka nie mogła być za długa, nie? Ale. Jezus Maria, dlaczego to mu tak mało bije? My mu we dwóch bierzemy tyle, co ja w podstawce brałbym normalnie bosowi. W się we dwóch strzelamy, nie? O to mi chodzi. Dobrze. A widzę jak tych zesfatów się od razu zabija, to nie tam trochę... Co ja wiem, jak on cię nie złapał? A, i co? Nie spodziewałeś się tego? Cwaniaków z pks Leża. To było dziwne, ale ważne zadziałało. O, bardzo ładnie. Jeszcze lepiej. Na szczęście złapałem kolesia, a nie jakiegoś frajera. Je z no, z Leżę! Mi... Dobrze! Co mnie bijesz? SOP! Czemu żeś to wypił? A ja miałem mniej Ale jestem alkoholikiem Jebane, kurwa Wyciągnął kartę Biegnij na ciebie! No shit Sherlock! Strzela No tak, strzela no bo strzela z granatnika Halo? Dlaczego czego nie dostałem? Dobra, tak plus minus, jeszcze dwa takie ataki jest po nim. Nie widzę typu, zostało Może go już swatają Podanie! O, może już, może już? Nie, jeszcze nie. Tak. No kilka, jeszcze tylko kilka obwianek pocisku i będzie po nim. A propos. Zabiłem! E... Aha! Prze przeładowaliśmy go. Zamieniliśmy go w elektro, ale takiego gorszego. Go roz... a, wyła a wyładowanie chyba zabiło księdza, i dlatego Angelo zostaje nowym księdzem. Time the You may call me Father Ramirez, my son. One stop and we're on our way. As I say, if we take out this prick, we'll be able to pay off the police captain and use the SWAT teams when we need them. Rudy, cover the back entrance. What's going on here? Deputy Mayor's making a speech, really cracking down on the cartels. You'll have to move your car. My boyfriend has the keys. You better find him or we'll tow it. Do you have passes? Yeah. Nie, mog nie mogłeś mu tego wsadzić do uzd, żeby stłumić wystrzał, nie? To w ogóle nie byłoby trochę by. No co za tak kontroler, nie? To w ogóle nie byłobyś takie trochę inteligentne, nie z twojej strony. No to nie ja jest. Minigon! No. Spodziewałem się akurat czegoś innego. Dzień dobry. Z tych grzebców nie szkoda. Dobra, stop Weź tak. Weź sobie wyglądać groźniej. Chyba zdobyłeś jakiegoś kolesia, który był za mną. No widzisz. Dobra, wyłącz to. To co, druga część tego backstory zakończona, prawdopodobnie w kolejnym odcinku już zakończymy całkowicie tego kopa. Ale to się przygotamy w kolejnym póki co ode mnie to tyle, żegnam się z wami, a razem ze mną... Ognisty! Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć! Pa!